Każda gospodarka jest skomplikowana. W wielkim uproszczeniu pokażę pewien mechanizm. Zastanowię się, dlaczego dobre gospodarki często charakteryzuje umiarkowany poziom inflacji. Będzie to dobre wprowadzenie do rozważań nad stagflacją. To przypadek inflacji w złej gospodarce. W dobrej gospodarce zatrudnienie jest wysokie, więc potencjalni pracownicy mają większą siłę negocjacyjną, Więcej osób chce ich zatrudniać, mniej zabrać im pracę. Pensje idą w górę. A skoro pracuje więcej osób za wyższe wynagrodzenie, to podskoczy także popyt, bo więcej ludzi ma pieniądze. Jeśli zaś popyt idzie w górę, to przedsiębiorstwa, mogą to być zarówno fabryki, jak też zakłady usługowe, lepiej wykorzystują środki. A w takiej sytuacji fabryki i tak dalej będą osiągać większe zyski. W dodatku, jeśli będą blisko całkowitego wykorzystania środków, jeśli zobaczą, że to już prawie, to zechcą więcej zainwestować. I mogą zmaksymalizować wykorzystanie środków dla jeszcze większego zysku, na przykład podwyższając ceny. To jest ten umiarkowany poziom inflacji. Widać go tu. Większy popyt, można produkować więcej, zatem także można podwyższać ceny. Zatem pojawia się inflacja na umiarkowanym poziomie. Wzrost cen powoduje też ujemne sprzężenie zwrotne trochę przyhamuje popyt. Dlatego jest to inflacja umiarkowana, nie jakaś szalona spirala inflacyjna. Skutkiem wzrostu inwestycji i wykorzystania środków będzie wzrost podaży. Będzie wzrost podaży. Jeszcze raz. To podstawa. Jeśli rośnie podaż, to cena musi. Wzrost podaży działa hamująco na ceny. Narysuję te wszystkie pętle sprzężenia zwrotnego. Tu jest sprzężenie zwrotne ujemne. Ale, żeby dopełnić pętle, jeśli więcej inwestujemy, to zbudujemy więcej fabryk, wzrośnie nasza zdolność świadczenia usług i tym podobnych, a to zwiększy zatrudnienie. Gdy zyski są wysokie, firma chce się rozrastać, czuje się bezpiecznie i z optymizmem patrzy w przyszłość. To sprzyja zatrudnieniu. Podobnie jak samo wykorzystanie czynników produkcji. Linia produkcyjna działa dłużej, trzeba więcej pracowników. To także podwyższa zatrudnienie. To jest ogólny wykres sprzężeń zwrotnych. Można go uzupełnić o różne niuanse. Ale już widzimy, dlaczego umiarkowany poziom inflacji jest kojarzony z serią dodatnich sprzężeń zwrotnych i z dobrze działającą gospodarką.